Poznanie Boga ubogaca człowieka, przemieniając go. Ten poznał Boga, który został przemieniony w swoim myśleniu i odczuwaniu. Boga poznajemy przez Jego miłość i łaskę oraz prawdę, która wyzwala. Poznając Boga, wchodzimy w Jego życie. Widzenie Jezusa jest równoznaczne z poznaniem i rozumieniem Go. W Jezusie objawia się nam Bóg. W Nim oglądamy Boga. Jezus odsłania nam Jego. To On rzuca światło na Niego. Patrząc na Jezusa i słuchając Jego słów, zdążamy ku Bogu. Kiedy idziemy drogą Jezusa, żyjemy w prawdzie, żyjemy prawdziwie. Trwając w Jezusie, pozostawiamy za sobą niepewność własnych opinii, ocen, wyobrażeń. Mamy bezpośrednie odniesienie do prawdy Boga. Prawda wyzwala. Ona prowadzi do wolności. Jezus, mówiąc o sobie, zaznacza, że do Ojca można przyjść jedynie przez Niego. Dlaczego? ponieważ On jest prawdziwym i doskonałym objawieniem Ojca. Jezus jest Bogiem równym Ojcu. Syn jest współistotny Ojcu, czyli że jest z Nim jednym Bogiem. Wierzymy w Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światły ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu. Po wniebowstąpieniu Jezus Chrystus cieleśnie zasiada po prawicy Ojca w niebie. W Jezusie doświadczamy Boga jako życia i jako prawdy. W Nim objawia się nam Bóg. Patrząc na Jezusa i słuchając Jego słów, idziemy w stronę Boga. To Jezus jest prawdziwym i doskonałym objawieniem Ojca.